7 kwietnia, sobota, słonecznie, czas na wycieczkę rowerową. Jedziemy! Chcesz się pomalować? Takie, pokaż tu. Trzymaj. Jedźcie. Jedziemy tu, ale głównymi nie jedziemy, to jest trasa samochodu, my jedziemy tutaj bokami. Na tym parkingu zrobimy krótki postój, ale króciutki. W Zamrzenicy też zrobimy króciutki postój i jedziemy do Piły. W tym miejscu jest słodki poczęstunek, kacholody, kawa, herbata. Tu jeszcze trasa nie jest rozrysowana, także będziemy Bo jej nie improwizować. Nie ma. Pojedziemy przez krówkę. To improwizacja. Krówka, tu jedziemy, tu jedziemy, tu jest. Gdzie jest obiad? Tutaj jest obiad. Tutaj jest bar na zatopką. O 17 powinniśmy i razy wyjechać. Nasze zaplecze techniczne. Karpagany Bożenkowskie, witaję pierdoły to Mało <laughs> jesteśmy tu Jesteśmy w Piłomenu, a teraz mała toaleta przed kawą i ciastkiem. I na tym rajterowy rowy został zakończony. Opa!